Ciekawe zapytanie internauty. Kiedy może się spodziewać skierowania na badania lekarskie z jazdę po alkoholu? Skierowanie jest oczywiście od starosty. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki. Tradycyjnie zapytanie internauty, witam szanowny panie Dariuszu. Otóż los jaki sobie zgotowałem wygląda następująco. Policja podjechała pod blok, kiedy wychodziłem z samochodu i wydmuchałem 1,04 promila. W drugim teście po 400 sekundach 1,02 promila, a więc spadkowe, no tak szczerze, takie spadkowe, ale powiedzmy spadkowe. Od razu oddałem dokument, zawiniłem, to muszę ponieść konsekwencje. Obecnie jestem po rozmowie z prokuratorem i doszedłem do tego i zabierają mi prawo jazdy BC na rok oraz kara pieniężna. Przyjąłem to, gdyż uważam, że po prostu popełniłem błąd i karę trzeba ponieść. Tak na marginesie widać, że stosuje się tę metodę 1 promil, 1 rok, także we Wrocławiu też się z takimi podobnymi sytuacjami spotykałem. Natomiast co do odzyskania prawa jazdy, mam kilka pytań. Czy będę musiał przechodzić badania lekarskie i psychologiczne? Jak tak, to kiedy mogą się ich spodziewać po wyroku? Czy może być takowa sytuacja, że nie wezmą mnie na te badania, czy nie wezwą? No bo prokurator, ani policjant nic o tym nie wspominał. Odpowiem szczerze, po pracy w domu lubię wypić kilka piwek, 3-4, mam 34 lata, pracuję po 10-12 godzin dziennie, także no coś od życia mi się też należy. Co do badań, czy mam się sprawdzić u siebie w prywatnym laboratorium, jak wygląda krew pod kątem lekarzy? Bardzo Ci dziękuję za odpowiedź i liczę na to, że mój e-mail wykorzysta Pan na YouTube czy celem, czy ku przestrodze dla innych. No, widać taki bardzo grzeczny, bardzo apologetyczny e-mail, internauta rozumie swój problem. Natomiast no cóż ja mogę powiedzieć? Co do tego, czy jest jakaś szansa uniknięcia skierowania na te badania. Starosta ma obowiązek skierowania się na te badania, zgodnie z artykułem 99 ustawy o kierujących pojazdami. Jest to decyzja administracyjna z urzędu i wydawana jest na podstawie informacji i ustaleń faktycznego stanu uzyskanych w ramach wykonywania zadań własnych. Sytuacja druga- na podstawie informacji uzyskanych od Administratora Centralnej Ewidencji Kierowców. No i kolejna trzecia sytuacja- na wniosek organu kontroli ruchu drogowego i dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Czyli tak reasumując suzamę do kupy te wszystkie sytuacje, jak starostę już powiadomią, to wysyła Ci skierowanie. No, a że powiadomią, jest to bardziej niż pewne. I jeszcze, żeby było ciekawiej, na dokładkę musi on zwrotnie powiadomić administratora centralnej ewidencji kierowców, że cię na badania wysłał. No i jeszcze jaki jest tego wynik? No wiadomo, jak będzie wynik pozytywny, jest wszystko cacy, prawda? Ale jak będzie wynik negatywny, to od razu ta centralna ewidencja kierowców wykreśla cię z że tak powiem, z ewidencji, prawda, czyli nawet jeżeli prawko jakimś cudem uchowasz, powiesz, że zgubiłeś, masz duplikat, szybko w centralnej ewidencji kierowców Cię wyczają, jeżeli ktoś Cię oczywiście ktoś zatrzyma za jazdę, czy jeżdżącego z nieważnym prawkiem. Tak więc dobrej wieści dla Ciebie nie ma, bo wcześniej czy później to skierowanie na badania dostaniesz i masz wtedy 3 miesiące od otrzymania powiadomienia na dostarczenie orzeczeń do starostwa. No, można tylko mieć nadzieję, że orzeczeń pozytywnych, chociaż negatywne też się bardzo często zdarzają. No oczywiście możesz się odwoływać, ale tutaj w ewidentnej sprawie skutek raczej na pewno będzie wątpliwy, nie po Twojej myśli. Natomiast, jeżeli chodzi o zbadanie się prywatnie przed tymi badaniami wąpowskimi, tymi właściwymi, no oczywiście warto się sprawdzić, opisałem tam to w różnych innych filmikach, być może dam Ci tutaj jakąś adnotację do tych filmów. Dobrze wiedzieć co w trawie piszczy, skonsultować to z jakimś lekarzem, czy nawet jeżeli zrobisz te badania, wyślesz mi skany na maila, też Ci jakieś tam wstępnej konsultacji darmowej. Udzielę. I niestety, powtarzam, po raz setny, czy tysięczny, czy któryś tam z rzędu, jazda po alkoholu oraz lekceważący stosunek do badań wąpowskich czy psychologicznych są najczęstszymi przyczynami utraty prawa jazdy, kiedy już za jazdę po alkoholu zostaniesz zatrzymany. Także nie zwlekaj z tymi badaniami, jeżeli masz fundusze, jeżeli masz pieniążki, zrób je od razu. Ponieważ bardzo często zwlekanie skutkuje koniecznością powtórnego zdawania egzaminu państwowego na PRAWKO. A nie jest to takie proste. Przykładowo, masz sytuację, że idziesz do lekarzy, oni Ci dają termin następny za pół roku no i wtedy, jeżeli pójdziesz od razu za pół roku, możesz jeszcze powtórzyć i się z badań wybronić. Natomiast, masz drugą sytuację, zwlekasz cały rok, idziesz, dostajesz negat, za pół roku przekraczasz rok od utraty prawa jazdy, utraty uprawnień i co płacisz jeszcze za egzamin państwowy w word No yy, oczywiście egzamin państwowy, konieczność powtórnego zdawania tego egzaminu państwowego na prawko, a tu jest kilka kategorii i nie jest to wcale takie proste. Także wierz mi, jestem po prawie jazdy na motor, zdanym za czwartym razem, jazda że tak powiem, egzaminacyjna, jest to zupełnie coś innego niż widzisz na ulicach, lub do której jesteś przyzwyczajony. Natomiast jeżeli to wideo coś Ci pomogło, daj lajka, wklej je na swój portal społecznościowy, udostępnij na swoim forum. Koniecznie oczywiście skomentuj tutaj poniżej tego filmiku, jak miałeś podobną sytuację. Oczywiście najwięcej dyskusji tradycyjnie toczy się na moim blogu Badania Lekarskie Kierowców.pl. Tam znajdziesz opisy bardzo wielu przypadków kierowców, którzy utracili prawko w podobnej sytuacji. Na tym kończę. Bye, bye. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Lekarz specjalista medycyny transportu.